Ida, Matiza, Agata, Siata, lata ze mną lata, każda mało lata, Lena, Citroena, Monika, Ściągnika, każda fajna laska, kocha mechanika.